Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj jest dla mnie bardzo ważny dzień, bo za chwilę zaczyna się sesja zdjęciowa mojej premierowej kolekcji sukien ślubnych Wedding Dream. Wszystko już przygotowane, są suknie, są dodatki, o i nawet buty już są. Do dzieła! Tak właśnie wygląda moja kolekcja, za chwilę modelki będą prezentowały na sobie moje suknie, ale zanim to się wydarzy, muszę najpierw te suknie odpowiednio przygotować, odświeżyć i rozprostować zagniecenia. To, że na sukni są ozdoby i różnego rodzaju aplikacje, w niczym nie przeszkadza i jestem przekonana, że nic się nie przypali. Taki gadżet jest bardzo fajny, bo możecie go zabrać ze sobą i y, zadbać o swoją suknię ślubną dosłownie w ostatniej chwili przed ślubem. Albo rozprostować welon. No, dalej. You want